W ostatnim odcinku poznaliśmy prawo podaży. Mówi ono dość rozsądnie, że jeśli przy stałych innych czynnikach cena czegoś rośnie, to producenci mają motywację do zwiększenia produkcji. Jak widzieliśmy, gdy cena rośnie, poruszamy się w górę krzywej i wielkość podaży rośnie. W tym odcinku powiem o czynnikach, które uznawaliśmy za stałe. Pierwszy z nich to tak zwane ceny czynników produkcji, czyli po prostu koszty produkcji. Jeśli ceny czynników produkcji, np. koszty zatrudnienia albo ceny paliwa, lub ceny ziemi, jeśli któraś z tych cen wzrośnie, to w danym punkcie krzywej mniej zarobimy. Więc będziemy mieli mniejszą ochotę produkować, zwłaszcza jeśli koszty wzrosną tylko dla winogron. Powiemy, skoro uprawa w winogron jest tak droga, to może zacznę uprawiać coś innego. Bo nie zarabiam już tyle na funcie winogron. Jeśli moje koszty produkcji wzrosną, na przykład paliwo pójdzie w górę, to w każdym punkcie krzywej będę wolał produkować mniej. Jeśli ceny czynników produkcji wzrosną, to moja podaż, to moja podaż zmaleje. Jeśli to się zdarzy w tym punkcie cenowym, to zarobię mniej, więc zmniejszę produkcję. Albo zacznę produkować coś innego. Zatem w efekcie cała krzywa podaży przesunie się… przesunie się w lewo. Nawet cena minimalna wzrośnie, gdy krzywa pójdzie w lewo, bo teraz drożej kosztuje mnie wyprodukowanie nawet tej pierwszej jednostki. I analogicznie, jeśli moje koszty produkcji spadną, to nagle bez względu na cenę winogrona zaczną bardziej się opłacać i będę miał większą ochotę, by uprawiać winorośl zamiast czegoś innego. Zwiększyć areał winnic. Wtedy cała krzywa przesunęłaby się w prawo. Teraz pomyślmy o... o dobrach powiązanych. Jak wpływają na podaż ceny dóbr powiązanych? Rozważając tę kwestię, musimy pamiętać, że analizujemy teraz nie popyt, a podaż. Patrzymy z punktu widzenia producenta, a dla niego dobra powiązane to alternatywne produkty. Załóżmy, że jestem rolnikiem, mało wiem o rolnictwie, nie wiem, czy to możliwe. Mam ziemię i na części chcę uprawiać winorośl, a na drugiej części borówkę kanadyjską. Co się stanie, jeśli cena dobra powiązanego, w tym przypadku borówki, co się stanie, jeśli cena borówki wzrośnie? Otóż, jeśli cena borówki wzrośnie, powiem super, może lepiej bym wyszedł na borówce. Może przeznaczę więcej ziemi pod borówkę, a mniej pod winorośl. Jeśli cena dóbr powiązanych… Chwila. Zależy, których dóbr powiązanych. Jeśli będzie to cena produkcyjnych dóbr substytucyjnych, czyli cena innych rzeczy, które mógłbym produkować, innych rzeczy które mógłbym produkować jeśli cena innych rzeczy, które mógłbym produkować wzrośnie, to moja podaż winogron to moja podaż winogron zmaleje. Rozważając takie sytuacje, dobrze je przemyślcie nie patrzcie tylko na to, co piszę, starając się wyuczyć tego na pamięć. Próbuję wam przekazać sposób myślenia. Rzecz jasna, skoro nagle mogę zarobić dużo więcej na borówkach, to przeznaczę więcej ziemi pod borówki niż pod winorośl i moja podaż winogron zmaleje. A teraz sprawdźmy, jak wpływa na podaż liczba producentów. Liczba producentów. To też jest dość zdroworozsądkowe. Im więcej producentów, tym większa podaż. Jeśli liczba producentów wzrośnie… Załóżmy teraz, że to jest krzywa podaży zagregowanej. Jeśli liczba producentów wzrośnie, to dla każdej ceny wzrośnie podaż zagregowana. A jeśli liczba producentów zmaleje, to podaż zagregowana zmaleje dla każdej ceny. To chyba dość oczywiste. Przejdźmy teraz do technologii. Może kryć się pod tym jakaś innowacja, na przykład nowy typ nasion, który przy tym samym nakładzie pracy i z takiego samego areału daje więcej winogron. Chodzi więc o postęp techniczny. O postęp techniczny, bo zakładam, że nie cofamy się do średniowiecza. Jeśli mamy postęp techniczny, to również sprawi on… to również sprawi on, że podaż… że podaż wzrośnie. Innowacje mogą także zadziałać tutaj, zmniejszając ceny czynników produkcji. Efektem jest wzrost podaży. Czyli ktoś powie, z tych nowych nasion wyrasta dużo większa winorośl, więc zbiorę więcej winogron. Ostatni czynnik trochę nie pasuje do winogron. To oczekiwania względem zmiany cen. Oczekiwania względem zmiany cen. Oczekiwania... Względem zmiany cen. Zostawmy na chwilę winogrona, bo to produkt nietrwały. Psują się, więc nie da się ich przechowywać. Załóżmy, że produkujemy ropę naftową. Ropa nadaje się do przechowywania. Jeśli oczekujemy, że cena ropy nie zmieni się, jeśli myślimy tak dzisiaj, a nazajutrz nagle nabierzemy pewności, że cena ropy niebawem wzrośnie, jeśli oczekujemy, że za rok ropa horrendalnie zdrożeje, to co zrobimy? Będziemy przetrzymywać ropę, aby móc sprzedać ją później. O ile mamy pewność, że tak właśnie będzie. Zatem, jeśli zmienią się nasze oczekiwania względem ceny, czyli zamiast spodziewać się stabilnych cen, zaczniemy być pewni wzrostu cen w przyszłości, to będziemy przetrzymywać produkt. Winogron nie da się przetrzymywać, bo się zepsują, chyba że zrobimy z nich wino. Jeśli jednak mamy produkt taki jak ropa, to stwierdzimy, po co teraz wypompowywać ropę z ziemi i sprzedawać ją po niskiej cenie, skoro możemy teraz zmniejszyć podaż i sprzedać tę ropę później. Zatem jeśli nasze oczekiwania względem ceny zmienią się, jeśli nie spodziewamy się zmian, a potem uznamy, że ceny bardzo wzrosną, to bieżąca podaż, podkreślam, bieżąca, to bieżąca podaż zmaleje, bo będziemy gromadzić produkt, aby sprzedać go później.